W tym odcinku chciałbym omówić wyniki z poprzedniego odcinka, aby miały dla nas intuicyjny i matematyczny sens, bo stało się tu coś trochę dziwnego. Mieliśmy te oto liniową krzywą popytu, a więc o stałym nachyleniu. W każdym z tych przykładów przy przejściu z A do B, z C do D i z E do F mieliśmy spadek ceny o 1 dolara, spadek ceny o 1 dolara, o 1 dolara, i przy każdym z tych spadków ceny mieliśmy dwudolarowy… Przepraszam, mieliśmy wzrost wielkości popytu o dwie jednostki. Wzrost wielkości popytu o dwie jednostki. Ta krzywa popytu jest liniowa, więc przy każdym… Przy każdym spadku ceny o jednego dolara wielkość popytu rosła tak samo. Mimo to działa się rzecz dość zaskakująca, bo wychodziły trochę różne, a właściwie bardzo różne wartości elastyczności popytu. Oczywiście ma to związek z faktem, że elastyczność popytu to procentowa zmiana wielkości popytu dzielona przez procentową zmianę ceny, a nie po prostu stosunek zmiany wielkości do zmiany ceny. Gdybyśmy nie wzięli procentów, wartość elastyczności nie byłaby stała dla danego odcinka. Skupmy się teraz na tym fragmencie naszej krzywej. Między punktami A i B. Mamy tu zmianę ceny o 1 dolara, ale odejmujemy tego dolara od wysokiej ceny. Pamiętajmy, obliczając procent, podzieliliśmy tego dolara przez średnią, średnią z tych dwóch punktów. Nie dzieliliśmy dolara przez 9, bo uzyskalibyśmy inną elastyczność idąc z A do B niż idąc z B do A. Dolar przez 9 i dolar przez 8 to dwie różne wartości, dlatego podzieliliśmy przez 8,5. Tu zmiana ceny wynosi kilkanaście procent, natomiast zmiana wielkości popytu wynosi aż 67%, bo to 2 dzielone przez średnią wynoszącą 3. Chodzi o ten fragment. Mamy zatem stosunkowo dużą procentową zmianę wielkości popytu dzieloną przez względnie małą procentową zmianę ceny. 67% dzielone przez wartość w granicach kilkunastu procent. Dlatego wartość bezwzględna elastyczności popytu okazała się względnie duża. Wyciągamy wartość bezwzględną, bo to liczba ujemna. Z tego względu, że krzywa popytu jest opadająca. Jeśli weźmiemy wartość bezwzględną, możemy mówić, że to dość duża liczba. Stosunkowo duża procentowa zmiana wielkości w stosunku do zmiany ceny. Tak jest, gdy wielkość jest mała. Jeśli zmienimy o 2, małą wartość, będzie to duża zmiana procentowa. Natomiast cena jest tu stosunkowo duża, więc zmiana o 1 to niewiele procent. Gdy wartość bezwzględna elastyczności popytu jest większa niż 1, jak ma to miejsce tutaj, gdy wartość bezwzględna elastyczności popytu jest większa niż 1, mówi się, że popyt w tym miejscu jest elastyczny. Po prostu elastyczny. To znaczy, że obserwuje się spore zmiany wielkości popytu przy danej procentowej zmianie ceny. Gdy przejdziemy tutaj, do fragmentu między punktami C i D, obie ceny są dużo niższe, dlatego różnica 1 dolara będzie większą zmianą procentową, natomiast wielkości są większe, więc zmiana o 2 będzie stanowiła mniejszy procent. Wyjdzie nam to samo, bo cena zmienia się o 1 dolara w stosunku do średniej wynoszącej 5. Średnia z 4,5 i 5,5 to 5. Mamy zatem spadek ceny o 20% oraz wzrost wielkości popytu również o 20%. Zapiszmy. Tu mamy kilkanaście procent. Za małe literki. Nie będę pisał. Cena spada o 20%, a wielkość popytu rośnie o 20%. 20% bo dzielimy tu 2 przez średnią, która wynosi 10, czyli 2 przez 10. W takiej sytuacji wartość bezwzględna elastyczności popytu wynosi dokładnie 1. A gdy wartość elastyczności popytu wynosi dokładnie 1, mówimy, że w tym fragmencie mamy popyt proporcjonalny. Proporcjonalny lub jednostkowy. I wreszcie, gdy zejdziemy tutaj, gdzie ceny są już dosyć niskie, skoro ceny są niskie, to zmiana o 1 dolara stanowi wielką zmianę procentową. Nasza podstawa, czyli średnia, wynosi tutaj 1,5 dolara. To ten przedział. Więc 1 dolar przez 1,5 dolara to wielka zmiana. To jest. To zmiana ceny aż o 67%. 67? Tak, zgadza się. To zmiana ceny o 2 trzecie. Ogromna procentowa zmiana. Z kolei wielkość popytu jest teraz większa, więc zmiana o 2 to niewielki procent. Mamy małą zmianę wielkości dzieloną przez dużą zmianę ceny. A to oznacza popyt mało elastyczny. Nie następuje duża zmiana wielkości popytu przy danej wyrażonej w procentach zmianie ceny. Zatem jeśli… Jeśli wartość bezwzględna elastyczności popytu jest mniejsza niż 1, jak tutaj, to mówimy, że popyt w tym fragmencie jest nieelastyczny. Nieelastyczny. Tutaj zakończę, bo zależało mi głównie na tym, żebyście poznali pojęcie elastyczności i nauczyli się ją obliczać z wartości procentowych. Mam też nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego przy obliczaniu procentów brałem średnią z dwóch punktów, zamiast wziąć któryś z punktów. Chodzi o to, żeby uzyskać taką samą elastyczność w obie strony. Taką samą elastyczność przy zmianie w dół i w górę.